Podczas samodzielnej pracy, być może będziecie chcieli jeszcze dokładniej zwizualizować pomysł na zmianę. Może wtedy przydać się Wam aplikacja, która pozwoli zwizualizować coś, czego w rzeczywistości nie ma. Aplikacja, która wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości, żeby na obraz rzeczywistości nałożyć model 3D. Taka aplikacja to 3 d Pokażę Wam teraz, jak działa. Po uruchomieniu aplikacji w lewym dolnym rogu ekranu pojawi się ikona Biblioteki Obiektów, którą należy kliknąć, żeby wybrać interesujący nas model. Korzystając z biblioteki, Możemy zobaczyć, jak na przykład na środku mojej klasy będzie wyglądała zjeżdżanie. Możemy ją przesuwać w górę i w dół, możemy ją obracać, żeby zobaczyć jak wygląda w klasie. Żeby usunąć klikamy kosz. Możemy też zobaczyć jak wygląda w mojej klasie karuzela. A kiedy już umiejscowimy dokładnie obiekt tak, żeby wyglądał naturalnie, możemy go sfotografować klikając na aparat Kiedy już umieścimy obiekt w przestrzeni i jesteśmy zadowoleni, bo wygląda naturalnie, możemy zrobić zdjęcie, klikając save i guzik aparatu. Jeśli w bibliotece obiektów nie ma takiego obiektu, który chcielibyśmy wykorzystać, można go zaimportować z biblioteki modeli z internetu. Thingiverse to największe na świecie. Biblioteka darmowych modeli 3D. Możemy na niej założyć konto i wyszukać interesujące nas modele, a następnie zaimportować do aplikacji 3DBAR AR. Do czego może przydać się aplikacja 3 AR? Na przykład w mojej klasie. Uczniowie często mówią, że chcieliby mieć sofę, na której siedzieliby na lekcji i byłoby im znacznie wygodniej niż na krzesłach. Postanowiłam poszukać w Bibliotece Obiektów w aplikacji sofy, która mogłaby stanąć na środku naszej sali. Niestety w Bibliotece Obiektów w aplikacji nie ma sofy, dlatego wyszukałam sobie sofę Thingiverse. Wybieram tą, mogę ją przestawić, powiększyć, ale nie podoba mi się jej kolor. Mogę zmienić kolor na przykład na zielony, bądź niebieski, bądź bordowy. Kiedy już jestem zadowolona z wyglądu sofy na środku mojej sali, mogę wykonać zdjęcie klikając save i guziczek aparatu.